Także cześć siema no ja jestem Zajro za to kolejny film na moim kanale Dzisiaj po raz już dziewiąty ocenimy wasze kanały Więc zapraszam prostu już do oglądania okay, tak, że... Jesteśmy jak na razie pod poprzednim filmem i dzisiaj od dzisiejszego odcinka robię po prostu tak na szybciora ten odcinek, znaczy no nie na szybciora, ale po prostu, żeby nie gadać dużo, a po prostu szybciej oceniać. I tak sobie po prostu pewnie, że tak będę robił. Powiem Wam, że jeżeli wbijecie tutaj 800 łapek, to jutro pojawia się kolejny odcinek. No nie z oceniania, ale z czegoś innego, więc zostawcie łapeczkę w górę, a my po prostu lecimy do oceniania. Okej, okay, więc losujemy pierwszy kanał który dzisiaj ocenimy, jest to kanał uwaga, uwaga Bartomej Kowalczyk, dnia już był no niestety nie napisałeś małpa fidget spinner a jeszcze właśnie, jeżeli chcecie być ocenieni w następnym odcinku, napiszcie tutaj komentarz, małpa pomarańcza i chyba będzie git. OK, więc jeszcze raz kolejną osobę, którą jest Minecraft Jeff pozdroceń ja oglądacie tych odcinków OK, chyba już za dziesiątym razem, wylosłem osobę, Dudek, który napisał małpa fidget spinner. Kiedy jesteśmy na jego kanał, ale widzimy bardzo w sumie No spoko banner Spoko Jakieś tutaj ładne gradienciki Jakieś tutaj cienie Lecz jest troszeczkę za bardzo Te cienie za duże są e, Przy social mediach Natomiast zresztą jest w sumie Git taki ale material dressing Chociaż nie wygląda jak desing, ale nieważne Lecimy do informacji Informacji natomiast znajdziemy, tutaj informację Że Remix 2017 I że się nazywa Karol Dudek I że na tym kanale będą remixy, Więc będzie ciekawie, będzie ciekawie I ma 13 lat, więc mody, mody twórca I jak na ten moment kiedy to nagrywam, Ma ten pan 314 subskrypcji A chcę jeszcze powiedzieć tak najszybciutko Że naprawdę ta seria bardzo pomaga ma Mniejszym youtuberom, bardzo pomaga im się rozwinąć Naprawdę jak widzę ich przyrosty po, Na przykład po moim odcinku to naprawdę jest po 100-200 subów. Naprawdę dziękuję i naprawdę, aż mi się naprawdę miło na serduszko robi i mam ochotę kręcić dalej te odcinki z tego ocenia, bo wiem, że komuś pomaga mi bardzo, yy, no lubię pomagać w sumie, jeżeli chodzi o takie, taką, taką pomoc, no. No, a my teraz sobie ocenimy ee, chyba najpopularniejszy film na jego kanale, czy kiepski remix Alan Walker, ale Zobaczymy, co to jest. Obejrzałem 30 sekund, tak jak mówiłem, włożenie odcinek będzie oglądać po 30 sekund i naprawdę film bardzo fajny. już naprawdę, no w sumie na dobrym poziomie, jeżeli chodzi o remiks. Ja się na remixach nie znam, ja się nie udzielam, ale mi się bardzo podoba. W skrócie, cały kanał oceniam na takie 8 na 10. Okej, okay, my losujemy. Kolejną osobę, która zostanie oceniona jest nią Very. Ocenisz mnie dość dawno, nie nagrywałem, ale wracam z wielkim kopem energii. E, już w te wakacje, już te wakacje są. Teraz mamy piękne wakacje, dlatego do rozwarcam, troszeczkę też mnie nie było. Przepraszam z góry za to, ale musiałem potrzebować ten taki tydzień wakacji. No, już normalnie energii jest dużo, więc możemy nagrywać filmów masakrycznie dużo. A my jesteśmy teraz na kanale Verina i już naprawdę widzę bardzo ładny banner. Banner jest mega, kozak. Za baner mogę dać nawet dyszeczkę Spokojnie e, Co do Avataru takie 9 na 10 Wpasowuje się e, w banner Naprawdę fajnie Natomiast w informacjach znajdziemy u niego Uwaga, uwaga Informacje o kanale Znaczy o sprzęcie I Chyba skopiowane ode mnie Ale nieważne, nieważne e, Lecimy słuchajcie Do oceniania jego O nie FunPage A na jego FunPage Znajdziemy no troszeczkę gorszej jakości grafiki Ale też jest w sumie w porządku więc jest. OK, ja sobie okej, więc obejrzałem sekund tego filmu e, jest to filmik z dwóch prawie, no ponad dwóch miesięcy temu no przyznajmy e, i powiem tak, że no w sumie nawet montaż spoko no tylko z regularnością, widzę, że trochę słabo, ale jeżeli by się pan przyłożył na przykład możecie mu teraz suba zostawić chyba się zmotywuje do tego, nie wiem, jak zostawiam ludziom suby, to, to wtedy się fajnie motywuję, jest fajnie, no no także wielkie dzięki za oglądanie ludziska tego odcinka mam nadzieję, że film wam się spodobał, jeżeli tak zostawcie Kapeczkę w górę oraz kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału może to właśnie zrobić oraz nie zapomnijcie także o dzwoneczku, bo dzwoneczek też, też jest w sumie ważny. No. Także jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i do następnego piona.